W tym wideo omówię normy dla narządu wzroku, jeżeli jesteś lub chciałbyś być kierowcą samochodu służbowego, ale kategorii B. Pomimo, że omawiałem to w innych filmach to ciągle przychodzą kolejne maile, także dzisiaj chciałbym sprawę ująć, jakby to powiedzieć, całościowo. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od dwóch zapytań, które przyszły do mnie w ciągu zaledwie dwóch kolejnych dni. Dzień dobry, chciałbym bardzo poprosić o informację, czy do kierowania pojazdem samochodowym niepodlegającym ustawie o transporcie drogowym zalicza się korzystanie samochodu służbowego w pracy. Jestem zatrudniony na stanowisku technologa i do dyspozycji firmy mamy yy, auto służbowe. Badania okulistyczne wykazały, że nie rozpoznają barw podstawowych, czy to dyskwalifikuje mnie z prowadzenia pojazdu służbowego. Byłbym bardzo wdzięczny za jakąś informację, pozdrawiam. Kolejny mail. Witam w firmie, w której pracuję, muszę zrobić badania psychotechniczne kierowców kategorii B, ponieważ od czasu do czasu użytkuję samochód służbowy, ale mam prawo jazdy, lecz mam zeza zbieżnego i niedowidzenie lewego oka, czyli praktycznie jestem jednooczny. Oczywiście brak widzenia przestrzennego w związku z zezem i niedowidzeniem i teraz mam takie pytanie. Czy w takim przypadku uda mi się zdać badania psychotechniczne na kierowców kategorii B? No aut osobowych, jako oczywiście użytkownik, który kieruje autem osobowym. No, Czy raczej nie mam szans na otrzymanie wyniku pozytywnego i muszę się zacząć rozglądać za nową pracą? Proszę o odpowiedź. Odpowiadając na te wszystkie wątpliwości, gdzieś w lipcu 2011 ukazały się kolejne, poprawione już wytyczne Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. No i możesz mieć nadzieję, że po kilku latach są one na tyle znane przez lekarzy, że powinieneś być orzekany według tak zwanych nowych zasad. Jeżeli z jakichś względów uważasz, że lekarz ich nie zna, czy cię źle ocenił, no to zawsze pozostaje ci bezpłatne odwołanie o szczebel wyżej. Mówię oczywiście tutaj o badaniach z kodeksu pracy. No ale tak do rzeczy, czyli do tego omówienia norm dla narządów wzroku. Minimalne kryteria dla narządów wzroku i słuchu, w zależności od wykonywanej pracy, znajdują się w tabeli numer 2 tych wytycznych, i tam musisz poszukać je w pozycji rodzaj pracy. I tenże rodzaj pracy to jest kierowanie pojazdem samochodowym, niepodlegające ustawie o transporcie drogowym, czyli kierowanie pojazdem samochodowym, niepodlegające, niepodlegające ustawie o transporcie drogowym. No, patrzymy dalej. Ostrość wzroku do dali, jest to tak zwany drugi poziom wymagań, który omówię nieco później. Ostrość wzroku do bliżej niewymagana w końcu nie będziesz tam czytał za kierownicą. Widzenie przestrzenne niewymagane i rozpoznawanie barw niewymagane, czyli nie musisz wiedzieć jakim sweterku dzisiaj, nie musisz rozpoznawać jaki kolor ma mój sweterek dzisiaj, aczkolwiek Panie raczej z widzeniem barw, z rozpoznawaniem barw no nie mają problemów. Pole widzenia jest to tak zwany drugi poziom wymagań, natomiast w przypadku jednooczności rzeczywistej, praktycznej i czynnościowej, można tu ci orzec brak przeciwwskazań do pracy pod warunkiem, że pole, pole widzenia tego oka lepiej widzącego wynosi 80 stopni od skroni, prawda, 80 stopni to jest gdzieś, ja widzę gdzieś tutaj, co najmniej 30 od nosa, to gdzieś widzę tutaj, oczywiście jeszcze w górę. No i w dół, prawda? W dół widzę trochę lepiej. No, w praktyce jak jesteś jednooczny to musisz mieć prawidłowe pole widzenia. Wrażliwość na ośnienie i widzenie zmierzchowe też musisz mieć prawidłowe, czyli jest tutaj spora różnica w stosunku do prowadzenia amatorskiego poza pracą, gdzie jak masz swój samochodzik jakiś ładny to wcale nie musisz mieć prawidłowego widzenia zmierzchowego i wrażliwości na ośnienie. No Teoretycznie nie musisz jeździć w nocy. Przejdę teraz do tego drugiego poziomu ostrości wzroku do dali. I w przypadku kiedy jesteś jednooczny, to ostrość wzroku z korekcją, czyli te np. moje okulary lub szkła kontaktowe lub bez tej korekcji musisz mieć na poziomie 0,6. Czyli odczytujesz tak zwany szósty rządek na tablicy Snellena, rządków tam jest dużo, kilkanaście. Natomiast Ty licząc od góry musisz przeczytać ten rządek szósty. I to w korekcji, czyli w okularach, w szkłach lub bez nich. Natomiast jak masz to widzenie obuoczne zachowane, prawda? Czyli przykładowo tak jak ja, to musisz mieć ostrość na poziomie 0,5 i też z korekcją lub bez. Czyli z tego wynika, że o jeden rządek wyżej możesz przeczytać, ale pod warunkiem, że masz widzenie obłoczne zachowane. W innym miejscu przeczytasz, że według wskazówek tegoż tego Instytutu te parametry wzroku powinien raczej oceniać okulista, a nie psycholog transportu, chociaż z powodu zamieszania i niespójności przepisów w praktyce oceniają oni obaj. Natomiast końcową decyzję podejmuje konkretny lekarz medycyny pracy, i to on wystawia albo pozytywne, albo negatywne orzeczenie. I tak więc, nawet jak ten psycholog transportu cię zdyskwalifikuje, bo tam ma jakieś swoje normy, to lekarz ocenia według swojej wiedzy, oceny okulistycznej, no i oczywiście w wytycznych wspomnianego przeze mnie wcześniej Instytutu. Ale resumując to wszystko. Nie musisz mieć widzenia obuocznego, ale pod warunkiem zachowania właściwej ostrości wzroku. Czyli w korekcji lub bez, musisz to widzieć albo 0,5 albo 0,6. No nie musisz rozpoznać barw, prawda? co jednak mieć musisz, prawda? czyli prawidłowe widzenie zmierzchowe, prawidłową wrażliwość na olśnienie, no i praktycznie prawi prawidłowe pole widzenia. Czyli jak zauważyłeś, generalnie normy są nieco lżejsze niż dla kierowców ciężarówek, autobusów, czy nawet taksówek, czy pojazdów uprzywilejowanych, natomiast no, są, nieco wyższe, są nieco wyższe niż tylko dla posiadaczy samego prawa jazdy kategorii B, tak zwanego amatorskiego, amatorskiego używania. Natomiast jeżeli nie zgadzasz się z orzeczeniem, oczywiście możesz się odwołać szczebel wyżej, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, a z Wojewódzkiego jeszcze wyżej, czyli do tego instytutu. Na tym kończę, jeżeli ten filmik Ci się spodobał, rozwiał Twoje obawy, daj lajka, daj kciuka. Jak chcesz więcej takich materiałów oczywiście koniecznie zasubskrybuj mój kanał YouTube, Lekarz Medycyny Pracy. Co pewien czas przesyłam jakieś materiały dotyczące zdrowia kierowców, nie tylko narządu wzroku, ale tam jakichś innych różnych dziwnych, ciekawych chorób. Najwięcej dyskusji oczywiście toczy się na moim blogu badania lekarza badanialekarza.medycyny.pracy.com I tam wpadnij oczywiście poprzez link w opisie do tego wideo. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. No i tak, na marginesie tego wszystkiego, jeżeli jesteś kandydatem na kierowcę samochodu służbowego, ale miałeś jakąś operację oczu, zeza dużą wadę wzroku czy inne jakieś poważniejsze schorzenia, to raczej nie jest taki diabeł straszny, jakim go malują, mówię tutaj o przyjmowaniu Cię do pracy. Z drugiej strony schorzenia na pograniczy normy idą z reguły w gorszym kierunku, Wzrok z wiekiem się raczej nie poprawia, raczej się pogarsza, no i licz się z tym, że też możesz utracić jakieś swoje nabyte uprawnienia. No i często zdarza się to po wielu latach bezwypadkowej jazdy, nawet w tej twojej pracy, przy prowadzeniu samochodu służbowego. Także jeszcze raz kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.